I, a, a, a, tak to się robi Do wschodzia ja. Alo, alo, rabzoletka Z półnustego w schopie Bierge, lorgo, tylko bergę, tylko splarkę teraz pytanie O tym, co dzień Bierge, lorgo, bierge, tylko parka Trzark jak się klarga, wtyrkę na larga Mórgo, tylko jorgo, tylko tylko z darka tylko tylko Szybki marka, średzie ziogo, orku, zbiorku Wirki targa ambarga, snarga pięknie ciergie Orko, lęka z korku, erka nagi Targa tylko lorku, Piergi, tunu, pergie Słyżki, szybki, szmenergie, tunu, czergie Brutus, przestanie, będzie dalej do wygrany że panu pan ostał Twoje no, życie w mój kraj Jest dziabał Ze ofiarą zrobię to co będę chciał Nielegalne słowa prawdy niosę Ci święty grał Uciekają ci najświętsi Dopadaj w strach Głowią wypłynęło na wierzchni No bo tam gdzie srasz Przejebane w prostej linii nad to ci dam A trzeba słuchać innych Jeśli nie potrafisz sam podejmować decyzje ma Shirki shirki shirki w shirki shirki shirki shirki shirki shirki jaka shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki W shirki wierki, shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki marka, shirki shirki shirki shirki shirki shirki shirki ty, shirki shirki shirki shirki ja jest jest normalnie Dla mnie człowiek nie ja Chyba by moja twarz grała w reklamie. Ale, ale Jeśli owari jest to oszanie To teraz płac, płat Za te nagranie Wbijasz w to Masz wyjebane Cię Wykorzystujesz to Dlaczego muszę grać tu dalej? Mam dar, mam dar Za co to urodź towarem Niezależniające miękkie rapy Które ci podaje Asesja, ze duta się w człowieku kowieku demolaryzuje Nowy system, patolog, który wszystko zatruje Darga, kierki, zierki, zierki, targa, kierki, terga, szlarga Dramat rzucam do no, ciebie, odpiesz burgu, kierki, targa Jarko, turku, lurgu, bierki, argot, turki, parga Trzark jak sięg, larga, w turki, nie larga Murgu, wierki, turku, chtergi, turku, jaka z darga Gierki, turku, milki, burgu, wierki, szlargi, lorgu Wierga, Lorku, Lorku, Lorku, Lorku Szybki, Marka, Szybki, Ziorgo Lorku, Lorku Masz ciską, wykarpany system Kierdom, eś taki, eś taki, eś Eś taki, wstym Ii, ii, ii, nie się, Bo wcale nie chcę